I jeszcze jeden pokaz piesków na wrocławskim rynku A tutaj pieski czekają na swoją kolej mal. Dla mnie to takie jakieś zdecydowanie dlaczego? Pioski się bawią. Malutki fajny. Ten malutki najlepszy jest. Taki fajny. Piesek robi hyc. A mały też czeka na swoją korę. Jest który jeździł rowerem. Ten malusi. Ale piłeczkę przyniósł grzecznie. Pewnie będzie łaził między nogami. It's yeah. yeah, it's good.